o dobra w końcu e, siemaneczko z tej strony ja po prostu Gamer witam was bardzo serdecznie ja pierdzielę. w kolejnym filmie z Robloxa na moim kanale i dzisiaj ze mną jest Nick bo jestem sobie sam i jesteśmy w grze na którą już wydał Robuxy Teraz jest za darmo, czyli emergency response liberty country. Czy tam Liberty City? Czy to Liberty City? Nie pamiętam. Ale dobra, mm, idziemy oczywiście do policji. Nie mać pojęcie. No, tu to ja oczywiście będzie realistyczny. Cześć, że tutaj już tarcza, hołki, tak zwane cones. A dobra, my już idę za dziewiątkę. Miamu. Spawn, wehikul. Szybko! Czekaj, czekaj. No i jedziemy. La cabeza tara. No co Wypadek, muszę tutaj teraz tak stać. O bo. No to sobie chwilę poczekam, aż się ktoś o tym w ogóle dowie. No ale serio teraz tu muszę czekać. I jest taki mały problem. Tutaj coś mi się stało z mikrofonem. Nie wiem, co się dzieje tutaj z tym mikrofonem, ale coś mi się stało w tym momencie z mikrofonem. Więc no, mam nadzieję, że, że ten. Sorry, ale mi się strasznie zjechać. Że... W tym momencie mi się po prostu zepsuł mikrofon. Coś mi, z nim, coś mi się z nim stało. Do końca odcinka, nie wiem, myślę, że do połowy. Powinno coś się naprawić. Wiem, wiem, wiem, bo to nagrywam. Więc no. Um, tak, Dobra, ja spadnę, Mogę dać dalej. Kurde, dalej ten chłop tutaj stoi? Nie, ten chłop już pojechał. Czyli ja też już mogę jechać. Dobra, Ez. Eee, es. Co ja es. es. es. znowu Boże! Policja! Co wczoraj wstępnie? O Boże, co robi. O Boże! ja sobie muszę to odpalić Gdzie jestem? komisariat policji What do I do? Wielki, kraft, tarapat Tu poskrzota Dobra, ja się jadę Ty naprawdę nie ma swojej góry No serio nie ma swojej góry Na serio nie ma swojej góry Każdy ma auto policyjne Jakby... na No, ja si mogę przejeżdżać przez tę Ja sobie mogę widzowie przez... Ten. Czy on mu Starą koszulkę? Czy on tą koszulkę zamiast? Tak! On ma chyba tą koszulkę ten. Nie, On ma Adidasa! miał łączyć? Jak Jako policjant łączyć? Czajcie! A to ciekawa sprawa. Że jako policjant będę miał łączyć. Super mega ciekawa sprawa. No serio. Mm. To z ciebie za kierowca? To, to, to nie była moja no, wina jakby na serio. To też nie moja. O! No Chopie coś ty zrobił Chopie coś ty zrobił Kurde Dobra jadę na sobie krążę dopóki hajs mnie dostanę Zapatrolowanie Czajcie dostaję wypłaty za to że sobie jeżdżę samochodem i rozwalam słupy tak jak Brawn Co jest! Ty! O kurde! Ej, ludzie, paliwo mi się skończyło! Co jest? Reset? Muszę umarłnąć umrzec. Tak naprawdę. O jest! Na szczęście ja jestem tu, jeszcze przed sobie Zrefileruję. Amunicja I git M Mówiłem, teraz nagle jak zrespytał to, to dostanę wypłatę. Teraz dostanę wypłatę. Na stówę. Albo nie. Mi nie, nie. Kurde, mi się paliwo skończyło! Gdzie jest stacja najbliższa? O jest! I co? A w sumie dobrą mam tam scenarię dlaczego czemu moje auto żeście teraz spanowali? akurat moje zostać mixte 1 o w tym miejscu nad wejściem na dach komisariatu będę kończył ten odcinek ja byłem po prostu gamer dziękuję bardzo za oglądanie jak obejrzeliście do tego momentu napiszcie Krowa w komentarzach. Ja tu przytnę Wam serduszko. Dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie. No i co? Nara.